Mężczyźni i kobiety mogą doświadczyć przyciemnienia skóry w wewnętrznych udach i pod pachami, co może być spowodowane. 1. Otyłość. 2. Ekspozycja na słońce. 3. Hormonalna nierównowaga. 4. Skutki uboczne leków. 5. Tarcie. 6. Warunki skórne z resz genetyka. 7. Zespół policystycznych jajników. 8. Cukrzyca. Olej kokosowy na ciemne wewnętrzne uda. Olej kokosowy jest bogaty w kwasy tłuszczowe, które pomagają nawilżyć i odmłodzić skórę jednocześnie rozjaśniając ją poprzez zwalczanie przebarwień. Połącz to z jego naturalnymi właściwościami przeciwutleniającymi i masz do czynienia z jednym z najlepszych naturalnych środków do domu na ciemne wewnętrzne uda. Oto jak używać olejku kokosowego do naturalnego rozjaśniania czarnych wewnętrznych chód. 1. Dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny do 3 łyżek oleju kokosowego. 2. Delikatnie masuj mieszaninę na ciemnych obszarach chuda wewnętrznego przez około 10 minut. 3. Przemyć mieszaninę ciepłą wodą 5 minut w dół. 4. Powtarzaj proces raz dziennie aż uzyskasz pożądane rezultaty. Aloes Aloes jest wspaniałym środkiem do naprawy skóry dzięki właściwościom przeciwutleniającym, nawilżającym i kojącym. Może pomóc w walce z przebarwieniami, które skutkują ciemnymi wewnętrznymi udami, gdy są konsekwentnie stosowane. Możesz również wymieszać go z olejem migdałowym, aby uzyskać jeszcze silniejszą akcję rozjaśniania ud. Olej migdałowy jest bogaty w witaminę E. Oto jak używać aloesu do naturalnego rozjaśniania czarnych wewnętrznych ud. 1. Zdobądź świeży liście aloewera i wyodrębnij jego żel wyciskając go. 2. Masuj żel bezpośrednio na zaciemnionych obszarach wewnętrznych ud. 3. Pozostaw żel na skórze przez 15 do 20 minut, następnie umyj go ciepłą wodą. 4. Powtórz ten proces dwa razy dziennie, aż ciemne plamy zostaną całkowicie usunięte.